Ciekawa sytuacja, kiedy lekarz WOMP nie chce wydać orzeczenia z powodu niezakończonego leczenia neurologicznego i być może ortopedycznego kierowcy i tenże kierowca był ofiarą wypadku i musisz wiedzieć, że również w takiej sytuacji podlegasz badaniom ze skierowania starosty. Zapytanie mojego widza Wczoraj byłem w WOMP na badaniach, zbadali mnie, ale nie wydali orzeczenia ponieważ niepotrzebnie powiedziałem im o urazie skrętnym szyi, którego doznałem w 2017 roku, ponieważ byłem poszkodowany w wypadku samochodowym. Nie mam widocznych objawów, ale mam bóle karku i szyi, natomiast WOMP chce, abym zakończył leczenie i dostarczył im dokumentację medyczną i dopiero wtedy wydadzą decyzję. Z kolei Wydział Komunikacji chce ode mnie orzeczenia, ponieważ niedługo kończy mi się termin jego dostarczenia. Skierowania otrzymałem na początku stycznia, natomiast leczenie urazu będę kontynuował jak najdłużej, ze względu na to, że będę domagał się odszkodowania od sprawcy, a jednocześnie i tak nie jestem w stanie pracować dalej w obecnej pracy, ponieważ nie jestem w stanie dźwigać ciężkich rzeczy, a moja praca opiera się tylko na dźwiganiu. Również dlatego to leczenie będę musiał przedłużać. I co mogę zrobić w takiej sytuacji? Przecież to nie moja wina, że ktoś na mnie wjechał. A ja uważam, że spowodowany uraz nie ma obecnie wpływu na zdolność do prowadzenia samochodu. Mam tylko kategorię B i problem jest jeszcze drugi taki, że mieszkam we Wrocławiu, a prawko mam wydane w innym województwie i skierowanie otrzymałem do tamtego wąpu i muszę jeździć kilkaset kilometrów. Czy są na to jakieś Przepisy. I odpowiadając na to pytanie, formalnie niestety lekarz wąpu ma tutaj rację, że chce tą sprawę zdrowotną mieć wyjaśnioną do końca i niestety interes kierowcy jest zupełnie inny, nie jest zbieżny z interesem wąpu i jak już się ten kierowca przyznał do leczenia, to albo musi przynieść zaświadczenie od specjalistów, że y, to leczenie y, zakończył, albo że przynajmniej y, y, ta sytuacja zdrowotna, ten stan zdrowia nie jest przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdów mechanicznych. No Wziąłbym to albo od prowadzącego neurologa, albo od prowadzącego ortopedy. Tyle, że jeżeli to prowadzi ortopeda, to znaczy, że sprawa jest troszeczkę yy, poważniejsza. Co do wyboru WOMP, no, mógł ten kierowca pójść do tego Dolnośląskiego, mojego wąpu całkiem przyzwoitego bo y, wybór jest ze względu na miejsce zamieszkania, a nie ze względu na miejsce zameldowania. Także w praktyce y, wydziały komunikacji honorują y, orzeczenia lekarskie z każdego innego womp y, włącznie z tym twoim lokalnym. Natomiast y, praktyka, zauważyłem, jest taka, że twój starosta y, często wypisuje na skierowaniu adres tej lokalnej placówki, ale tylko po to, aby kierowca nie łaził po lekarzach prywatnych. Sam mam często takie prośby, ktoś nie rozumie, że lekarz prywatny nie bada w pewnych sytuacjach, natomiast jeżeli na skierowaniu jest napisane wyraźnie WOMP ulica Ławska czy tam Warszawa ulica taka i taka to łatwo wytłumaczyć takiemu kierowcy, a przynajmniej mi łatwo, że nie jestem po prostu do tego upoważniony. I zwróć uwagę yy, na jeden paradoks, a mianowicie, że kierowca, ofiara wypadku musi przejść te badania, prawdopodobnie to robi na swój koszt, no i w pewien sposób jest karana za to, że ktoś po prostu wyrządził mu krzywdę. No, ale y, logika też jest taka, że być może kierowca doznał takiego urazu, że jeździć po tym wypadku, nawet spowodowanym przez kogoś, y, mógł nie będzie. Także, y, no, taka peanalizacja tegoż to biednego kierowcy ofiary wypadku. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeżeli masz coś ciekawego do y, powiedzenia w tym temacie, napisz to w komentarzu do tego wideo. Y, oczywiście zasubskrybuj mój kanał, daj lajka, like daj kciuka stosownie do tego, y, czy Ci się filmik podobał, czy chcesz więcej takich materiałów.